Cześć, z tej strony Erty. Jeśli mnie nie kojarzysz, to znaczy, że jesteś nowy na tym kanale, więc chciałbym Cię zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. Pewnie sobie też po co. Tak więc jestem całkiem nowym twórcą i każda obserwacja mocno mnie motywuje. Mam w planach jeszcze wiele eventów, losowań i fajnie było jakbyś był uczestnikiem tego wszystkiego. Na moim kanale także możesz znaleźć wiele ciekawych filmów, które są na bieżąco produkowane. Stawiając subskrypcję automatycznie dołączasz do grona moich widzów i będziesz otrzymać powiadomienia o nowych filmach. Mam nadzieję, że cię przekonałem, a jeśli jeszcze się wahasz to napisz w komentarzu co ci się nie podoba, to może coś zmienię i poprawię się na przyszłość. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia.